Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem y, właścicielem Przychodni Medycyny Pracy we Wrocławiu I w okresie takim y, przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem pokażę Ci nieco inne wideo A mianowicie jak wygląda moje domowe studio y, To, z którego puszczam swoje filmy Świat, to w którym te filmy kręcę Wierz mi, nie jest to aż takie trudne, jakby się wydawało. No i popatrz razem ze mną. Także idziemy tutaj najpierw. I w tej szafie widzisz różne jakieś tam sprzęty, które nakupiłem przez lata. Natomiast odwracając się tutaj, ładnie zobaczysz. W tym momencie to biureczko, na którym urzęduję Tam jest mój kod Tolek, prawda? Także jest zupełnie ciekawie Oczywiście nie powstało ono w ciągu jednego roku Natomiast Mam to szczęście, że pokoik, w którym mieszkam, a w zasadzie, w którym kiedyś mieszkałem nagle się zwolnił No i w ten sposób wygospodarowałem jedno pomieszczenie na, na takie sprawy filmowe. Pomaga mi to bardzo w łatwiejszy sposób nawiązuje kontakt z ludźmi, prawda Ludzie doceniają to, co czynię. Mam wiele pozytywnych recenzji Oczywiście zawsze się znajdzie paru niezadowolonych No, ale to jest po prostu moje ryzyko biznesowe Także zanim skończę, to po prostu przelecimy troszeczkę po tym studio już bez większego komentarza No i mam nadzieję, że być może zainspiruje Ciebie to do, wystąpu, do wystąpienia przed kamerą do jakiegoś przełamania strachu otwarcia się na ludzi, czego ci serdecznie życzę i być może ten 2018 rok będzie jakimś przełomem w twoim biznesie. Także jeszcze raz parę parę, że tak powiem, urywków parę przebitek z mojego studia